Oblicz wynik działania. 65 razy 1. Mamy pomnożyć liczbę 65… Znak mnożenia można zapisać jako krzyżyk albo jako kropkę. Mamy pomnożyć 65 przez 1. Można to rozumieć dwojako. Albo jako pojedynczą liczbę 65, albo jako sumę 65 jedynek. W obu przypadkach 1 razy 65 równa się po prostu 65. 65. Każda liczba pomnożona przez 1 jest równa sobie. Niezależnie od tego, jaką liczbę podstawimy w to miejsce wynik będzie tą samą liczbą. Na przykład, powiedzmy po prostu, że mamy tu coś… coś razy 1… Krzyżyk bardziej kojarzy się ze słowem razy. Zawsze równa się coś. Dokładnie to samo coś. Jeśli tu będzie 3, otrzymam 3. Jeśli wstawię tu 5, otrzymam 5, bo mam tu napisane dosłownie 1 piątka. Jeśli wstawię, sam nie wiem, na przykład 157 razy 1, to otrzymam 157. To chyba jasne.